Podstawowym narzędziem współpracy nad tekstem dla zespołu projektowego są dokumenty Google. Po zalogowaniu na konto za pomocą adresu Gmail otwieramy menu Dysk Google i na dysku dodajemy nowy dokument za pomocą plusika. Wybieramy Dokumenty Google i otwiera się dokument, który edytujemy w ten sam sposób, jak z wykorzystaniem każdego innego edytora tekstu. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić, żeby w dokumencie, który utworzyliście, jednocześnie mogli pisać wszyscy członkowie zespołu. Wpisuję fragment tekstu. Teraz chcę, żeby ten tekst mogli edytować inni członkowie zespołu, dlatego klikam guzik udostępnij. Możemy udostępnić ten dokument na dwa sposoby, wpisując adresy e-mail poszczególnych osób, bądź możemy udostępnić ten dokument linkiem. Klikamy uzyskaj link do udostępnienia. Upewniamy się, że opcja może edytować została wybrana. Kopiujemy link i gotowe. Możemy go teraz wysłać mailem, możemy go wkleić do Messengera albo w jakiś inny sposób przesłać innym członkom zespołu.